Cześć! Witam Was na kanale Happy Hands One Vlog. To jest ósmy odcinek, w którym koniec etapu progu stopnia od strony kierowcy. Zapraszam Was do oglądania. szło jak zawsze. Cudownie. Cudownie, bo ja sobie myślę, że jak na lajka, pomimo tych wszystkich koszlawych rzeczy, które tu są nierówności to i tak jest cudownie bo po pierwsze zrobiłem to sam i to nie jest samo zachwyt nad sobą mnie to dochodzi, chodzi bo Moje wewnętrzne wewnętrzne ja mam wiele zastrzeżeń, ale staram się widzieć pozytywne strony tego, co tu wyszło. Czyli pospawałem jak umiałem, wyczyściłem jak umiałem, i to się trzyma, i zrobiłem to samo. Jeżeli są jakieś cenne wskazówki, z którymi byście się chcieli podzielić odnośnie spawania robienia takich rzeczy, to jestem otwarte na wszelkiego rodzaju porady dorady. na chwilę obecną wyszło mi to tak więc tu pozostanie mi tylko jeszcze zrobić rynienkę i zająć się tą dziurą korzystając z chwili już do tej dziury mam przygotowane elementis i jeden elementis który nie może złapać ostrości będzie tu drugi elementis on sobie będzie tu. Tutaj jeszcze dzisiaj udało mi się spawać ten wewnętrzny, wewnętrzne, wewnętrzne poszycie progu. Niestety są i straty spawania takie ała kuku mi się zrobiło. Środka. Od środka wygląda to tak, bardzo kiepskie podejście dojście do środka, żeby to wyczyścić, ile mogłem tyle wyczyściłem, zaraz to zakonserwuję air stopem, tak żeby później mógł jutro prawdopodobnie przyjść tutaj pod kot epoksydowy. kolejny dzień tutaj zmagać z progiem yy. odkryłem sobie tutaj ten element mam już przygotowaną blachę Teraz sobie przyjdzie tutaj będzie spawana punktowo póki co yy, będą to elementy gdzie już nie będę miał zbytnio dostępu więc zakonserwuję sobie to epoksydem, a później, a później będę już spawał, jak epoksyd będzie sechł, z... to dokończę sobie tutaj ten element, gdzie mamy tą dziurkę. Teraz jeszcze neutralizator życia i konserwacja. Kolejna dziura zatkana. Kolejny etap przede mną to z tego to kawałka y, dorobienie tutaj tej rynienki, która będzie na dole i cóż, cięcie, cięcie i spawanie. W następnym odcinku to już wszystko, koniec trylogii dotyczącej progu stopnia od strony kierowcy, temat uznaję za zamknięty, dzięki za oglądanie, za to, że wytrwaliście do końca, że jesteście ze mną, w następnym odcinku myślę, że przeniosę się, czy też właściwie wrócę do czasu, kiedy już w pewnym miejscu byłem, by zobaczyć, jak to miejsce wygląda, i by je troszkę ulepszyć, brzmi tajemniczo. Po prostu oglądajcie na następny odcinek. Pewnie zaraz się pojawi przebitka efektu końcowego progu od strony kierowcy, już po malowaniu, po podkładowaniu. Wiadomo, to jest też proces odległy w czasie. Jedno musi wyschnąć, żeby nałożyć drugie, więc właśnie tak to wygląda, efekt końcowy zapraszam Was do swojego sklepu Happy Hands Homemade, gdzie możecie nabyć ręcznie wykonaną biżuterię przeze mnie z pestek to wszystko, dzięki za oglądanie trzymajcie się ciepło niech to będzie dobry tydzień do zobaczenia